Pytanie mojego widza o konieczność skierowania na badania lekarskie pracowników zabezpieczenia technicznego Oczywiście, kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego Dzień dobry, chciałbym zapytać się o badania lekarskie wymagane do uzyskania licencji pracownika zabezpieczenia technicznego A mianowicie, czy potrzebuje skierowania, aby poddać się takim badaniom Aktualnie nie pracuję w miejscu, które wymaga takiej licencji no Ale chcę poszerzyć swoje kwalifikacje jeżeli mógłbym uzyskać wymagane orzeczenie bez skierowania to czy przyjeżdżając do Pana, muszę ze sobą mieć badania jakichś innych specjalistów Dziękuję za odpowiedź Z poważaniem Nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia I zanim odpowiem Ci na to pytanie, przeczytam Ci taki wyciąg z ustawy Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się osobę, która ukończyła 18 lat tu jest jakiś kolejny warunek, ale punkt trzeci: posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pracy stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań, o których mowa w przepisach, wydanych na podstawie yy, kodeksu pracy. Generalnie jest to z polskiego, znaczy z urzędowego na polski, jest to lekarz medycyny pracy. I ja jestem takim lekarzem uprawnionym, więc jak jesteś kwalifikowanym pracownikiem zabezpieczenia technicznego skontaktuj się ze mną mail, najlepiej mailowo lekarzmałpa powtarzam, lekarz Uzgodnimy razem dogodny termin i dobry news Żadnego skierowania od pracodawcy nie potrzebujesz, chyba, że ten pracodawca ci zwraca za to. No to w zasadzie jest to tylko jakiś formalny tam papier, abym poprawnie napisał fakturę. No i jeżeli ci ten pracodawca zwraca, to po prostu tą fakturę okazujesz mu do refundacji, również nie wymagam jakichś wcześniejszych badań, czy konsultacji specjalistycznych, żebyś musiał je do mnie przynieść Natomiast, no jeżeli masz jakiś problem ze zdrowiem czy, czy tam uważasz, że masz taki problem, czy leczyłeś się gdzieś Oczywiście, przejrzę każdą dokumentację medyczną, którą mi przyniesiesz Na pewno pomoże mi to podjąć właściwą decyzję szczególnie w jakichś tam przypadkach dyskusyjnych Aczkolwiek mówię, jak nie przyniesiesz, to po prostu wszystkie badania wykonasz u mnie na miejscu w przychodni we Wrocławiu Także na tym kończę Jeżeli masz jakieś zapytanie odnośnie badań kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego Oczywiście zapomniałem tu powiedzieć, że z tym orzeczeniem idziesz na policję która Ci tą licencję przedłuża, prawda? Czyli jeżeli masz jakieś zapytanie dokonaj to przez komentarze do tego wideo Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz specjalista medycyny transportu uprawniony do badań tychże pracowników i do zobaczenia wkrótce.